W poprzednim odcinku przekonaliśmy się, że krzywą popytu można uznać za krzywą korzyści krańcowych. Że dla danej ilości sprzedawanego dobra punkt na krzywej określa korzyść krańcową z ostatniej jednostki. To jest korzyść z pierwszej jednostki, to korzyść z drugiej jednostki. Można to tak rozumieć, o ile chodzi o nowe auto. Jeśli sprzedajemy tylko jedną sztukę komuś, kto bardzo chce ją mieć, to jego korzyść krańcowa z tej pierwszej sztuki to 60 tysięcy. Jeśli chcemy sprzedać dwie sztuki, tę drugą może kupić ta sama osoba. Powie, mam już jeden wóz, więc korzyść z drugiego to już tylko 50 tysięcy. Przy tej cenie najtrudniej mi podjąć decyzję, czy kupić ten drugi wóz. Albo inna osoba, nieco mniej zauroczona, powie, ok, kupię ten wóz za 50 tysięcy. A trzecia sztuka? Trzeci klient... Znów może to być osoba jeszcze mniej zauroczona wozem, gotowa wydać 40 tysięcy. Możemy jednak uznać, że poniżej pewnego punktu nie zejdziemy. Na przykład, że nasza cena ostateczna to 30 tysięcy dolarów. A gdy cena wynosi 30 tysięcy, podchodzimy teraz tradycyjnie, wybierając cenę, a nie wielkość. Co się tutaj dzieje? Otóż ta czwarta osoba bardzo się waha. Jego korzyść krańcowa to też 30 tysięcy. Myśli sobie w duchu. Daje, daje 30 tysięcy dolarów i w zamian otrzymuje coś, co jest warte równo 30 tysięcy. To tak, jakby ktoś proponował wymianę dolara na dolara. Każdy się wtedy zawaha. Trudno się zdecydować. Dobra cena byłaby niższa, choć o centa. Zdecydowanie zła cena byłaby o centa wyższa. Zatem klient bardzo się waha, ale wciąż da się go namówić na kupno po tej cenie. Zmierzam do tego, że gdy mamy jedną cenę dla wszystkich… W przyszłości powiem, że… może tak nie być, ale jeśli mamy jedną cenę, to pierwsze sztuki sprzedajemy za sumę mniejszą niż możliwa do uzyskania. Niższą od korzyści krańcowej. Jak pamiętacie, krzywą popytu można uznać za krzywą korzyści krańcowych. Ta pierwsza sztuka, ta tutaj, mogłaby się sprzedać za 60 tysięcy, a my ją sprzedajemy za 30 tysięcy. Tę sztukę sprzedajemy za 30 tysięcy dolarów. Napiszę skrótowo 30. Zatem korzyść krańcowa jest o 30 tysięcy większa od ceny. Korzyść krańcowa, jaką klient uzyska z tej sztuki, jest o 30 tysięcy wyższa niż cena. Korzyść krańcowa z drugiej sztuki jest o 20 tysięcy wyższa od ceny, po której produkt jest sprzedawany. Korzyść krańcowa z trzeciej sztuki załóżmy, że tu jest. 40. Jest o 10 tysięcy… o 10 tysięcy większa. Mówiąc inaczej, nadwyżka konsumenta w przypadku tej pierwszej sztuki wynosi 30 tysięcy. Konsument odniósł korzyść krańcową o 30 tysięcy większą, korzyść we własnym uznaniu, niż cena, którą zapłacił. Tu nadwyżka konsumenta wynosi 20 tysięcy. Drugi klient kupił o 20 tysięcy taniej niż był gotów wydać. A tu mamy 10 tysięcy. Czwarty konsument nie uzyska nadwyżki. Cena jest równa jego korzyści krańcowej. Zastanówmy się teraz, jaka tu jest łączna nadwyżka konsumenta. Zapiszmy to. Jaka jest łączna nadwyżka konsumenta? Ujmijmy to inaczej. Ile w tej sytuacji wynosi suma nadwyżek konsumenta? Czyli ile z korzyści krańcowych zostanie im w kieszeni po zapłaceniu ceny? Tutaj łączna nadwyżka konsumenta wynosi 30 tysięcy z pierwszego auta, dodać 20 tysięcy z drugiego auta, dodać 10 tysięcy, dodać 10 tysięcy z trzeciego auta. Zatem łączna nadwyżka konsumenta, gdy sprzedajemy 4 auta po 30 tysięcy dolarów, to załóżmy, że sprzedajemy tylko całe auta, a nie na przykład półtora. Co prawda to jest wartość średnia, ale załóżmy, że sprzedajemy zawsze tyle. Łączna nadwyżka konsumenta wynosi 30 plus 20 plus 10, czyli 60. 60 tysięcy dolarów. Zatem w ciągu jednego tygodnia nasi klienci uzyskają o 60 tysięcy dolarów większą korzyść w ich subiektywnym odczuciu, niż cena, którą muszą zapłacić. Jeśli się zastanowić, to niezbyt korzystne dla sprzedawcy, bo sprzedaje po cenie niższej niż cena, jaką mógłby uzyskać przynajmniej od niektórych klientów. Wynika to z faktu, że w przyjętym przez nas modelu cena jest równa dla wszystkich.